Prześliczny miejscowy kościółek St. Matthew and St. George W miejscowości Old Meldrum Szkocja, niedaleko Aberdeen Trudno powiedzieć, czy jest uczęszczany Ale w marcowym słoneczku wygląda tak. I jeszcze raz widok na ten sam kościółek, ale już z nieco bliższej odległości. Niestety furtka jest zamknięta, także raczej tam nie pójdę sobie popatrzeć. Wokół jakiś mały. Cmentarzyk, ale widać, że od lat nie używany jest naprawdę ślicznie.